Ona mogła po tym zejść Proszę cię nie pytaj czy mam więcej Może coś załatwię na lepszy sen Tylko czas spokoi w tobie bestię Ona mogła po tym zejść Proszę cię nie pytaj czy mam więcej Może coś załatwię na lepszy sen Tylko czas spokoi w tobie bestię Ona kręci się jak borbet Pojebane jakaś... Chyba się nią zajmę Włos z i nie spadnie to nie barber Sama wkręcę się jak hornet Na uszy wkręca mi Italię. Nasze żenice są czarne jak galaktyka Jebać grawitację si, si, niech tu pani siada Mogę nawijać jak oni, ale to nada. W mojej harmonii wszystko się układa Daje ci to na dłoni, kurwa serio nie przesadzam Asertywność wypadła mi przez okno Rozbiła się jebana i się jeszcze kopnął.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 ale los, co za revolution HRS, mix, mood, mute, rzuca w uszy yeah! Stawię małe kroki, wszystko mam na Tiktok. Ona robi loki, potem kręci TikTok. Ładne masz te włosy, mów, że lubisz im hop i tylko same sztosy, mała, wjeżdżam to jak re Prosisz mnie o więcej coś, w tobie krzyczy leć Zaraz ci wyskoczy serce, ja mam na to lek że żółte i niebieskie, potem chcesz zielony czas Wiem, że po pigułce jesteś tym Ci dług, jeśli nie pomoże skręt, widzę oniesz tak jak smog Proszę cię nie próbuj zejść, ciągle pojebany lot Daj się złapać złotą sieć, ty nic nie zrobiłeś w rok To wiem ile zrobisz w dzień, wait me. Ona mogła po tym zejść Proszę cię nie pytaj czy mam więcej Może coś załatwię na lepszy sen Tylko czas uspokoi w tobie bestie. Ona mogła po tym zejść Proszę cię nie pytaj czy mam więcej Może coś załatwię na lepszy sen Tylko czas uspokoi w tobie bestię.